poprzednio wreszcie for killing Ava.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 So that's the little whore? Ava! <sighs> you may have been the one to cut me, but it was Cesar who tossed me aside as if I were dirt. But I know you're here for only one reason. So Hej, cześć, śniada wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo... Nie, nie, nie, to chcę robić... Bardzo serdecznie w trzecim odcinku zagrajmy w SZENK. Na normalu, bo jak mówiłem, rozważam rozszerzenie sobie tego o, <śmiech> o poziom hard, żeby seria się za szybko nie skończyła. Dobra, już, już, już, już, już, już zmieniaj broń i strzelaj. Taka bardzo fajna grupka się tu rozstawiła. Ta szkoda, marnować okazję. Nie coś taki w wpierdziel na samym starcie po prostu etapu Na szczęście są dwie apteczki po drodze Czy tam dwa prowce, żeby ochłodzić rany powiedzmy Kurde, podoba mi się jak Shanks zajebiście po prostu w ple... Uuuu, nowa broń! Uzi! Okay, Rapid Fire of.. Fire Mixed. This is effective for crowd control. Okay. Jak się strzela. Ok, po prostu walę cały magazynek. O, I mogę w sumie całą tą. Tak zmieniać stronę i nawet w tym mieć w powietrzu. Dobra, no, wytestujmy, o proszę, no, chyba dwa pociski więcej to ma w sobie niż ten, o, te też widzę z Uzi, chodzą, kurde no, jak oni to, to blokują, typie, nie denerwuj mnie, dobra, bo ci jak ja ci zaraz wezmę, potnę, to normalnie rzeźnika? No może nie rzeźnika, no. Rzeźnik to raczej jest z nikim nie niepogadny. Ja Tego mamusia by go nie poznała, gdyby teraz zobaczyła co się z nim stało. donut, Bekła! Czy to naprawdę... Musisz... Dlaczego, to z... Dlaczego lecące zwłoki są w stanie zdetonować kutle z gazem? nasze szybkie kombo Bardzo ładnie. Szybki browar na podleczenie ran. A nawet dwa. I lecimy dalej. A trzy. Nie mogę ich zastrzelić. A, w sumie, po co bym miał? Dobra, spróbuję teraz z tym Uzi może coś zdziałać. Ty, ej, ej to był fajny ruch nawet. Uzi może być na jakichś skaczących w przeciwniku, jak te właśnie babki z tym kijami. Chciałem, wiecie, skoczyć nade mną God, A, tylko że właśnie, Uzi jest zajebiście łatwo chyba zablokować A zobaczcie jak to wygląda tu Tu też będzie blokował? Nie, rewolwerów nie zablokuje Stawił coś po sobie? No, niestety nie. O, ale za to granaty z, z chęcią przygarnę. A ty właśnie jeszcze, z bożek. Zapominam w ogóle o tym ataku. No i umarłem. Ralisi moja Najlepsze nie HP jest ful, nie? No Granat na, na mordę od razu Ty no, chłopie ty gronado Albo sobie właśnie mogłem machetami się tam pobawić Co się nazywa żunglerka, nie? Ateczka, okay, że więcej was stara nie miała. Jeszcze gra puściłem, poważnie. Co bro, tak tak ciężko zablokować kule do pocisk rewolweru? O, blad, diabły, co to był za jakiś, muszę się powiedzieć, eufem, eufemizm... No Nie idea. Nie, pies, zejdź ze mnie. Diablo. No sorry Diablo, ale lecisz do piekła. Dobra, dawaj. Ja, ja tak zapominam o tym ataku, no To jest w praktyce główne Znaczy główne, no Dość spore obrażenia to są Ok, jak to wygląda na Ciebie? Mm, solidnie Solidnie klepie. Ej, no już, już, już już, ej, już proszę się, proszę się mnie tu Proszę się mnie tu uspokoić. No nie <try> wolno, się, było to na tej Piły w mówi się się było nie? tak. to tak, najpierw się co w po jednego obrowca. było w tak z góry było w góry w się muszę sprawdzić, czy jak, jak, jak się sprawdzam. Nie? i cyk, trzeci browar. I jalo. A tego dość dobrze się sprawdził. Ale to bardziej zasługa beczki była. Czyli co, na dół? Tak, na dole oczywiście pies. Dobra, piesem już padł. No i pewnie teraz mi dopiero dajdzie dalej. Nie? A, ah, wait a minute! Do góry? Ja jest! Teraz dopiero dalej! No, dawaj! Ok, rowar! <grymnie> Bo czemu by nie? Ale Shang ma fajną kosę, to muszę przyznać. A właśnie, Uzi jest lekkie, dlatego nie wstrzymuje takiego typa. Może też pamiętam, że ja też mogę blokować, nie? Ale to jest tak jak w Darksiders. Żeby tutaj blokować, to ja muszę stać w miejscu. Muszę po prostu stanąć i trzymać gardę. Czasami lepiej mi się wydaje zrobić unik, żebyś dojść na szybko do przeciwnika i go po prostu pociąć. Ok. Jeden browar. Drugi browar. Dobra, wracam do rewolwerów. No też dość, dość przypadkiem udało. To w sumie też. Dobra, tchniemy te baby. Ja co A, baby i chłopa jednego. Ja Destiny i Ramon. No jest ja Niestety. Niestety. Dwie naraz pociąłem, aż. Nieźle. Eee, a, nie będzie. W ogóle jak on jest tak, w stanie tak błynnie się przy, przez tę broń zmieniać? Mówię, mówię że nie jest sekret, ale zapomniałem, że tutaj nie ma sekretu. Okej, okay. Marek. Trupy Congratulations. A, nie spodziewałeś się tego co? Au. Dobra. Panu dziękujemy. No nie, nie, nie, nie, nie, zejdź. Zły pies. Nie dobry. Dobra, to, tego mogę pożałować, mi się wydaje, że tak szybko dociernąłem. Ha! Bum! I, I znowu lecące zwłoki zdetonowałem i butę z gazem. O dwóch teraz się wbiło, świetnie! Dobra, next. Ok, w górę tym razem. Nie jest jak Kratos, jego po prostu nic nie zatrzyma. Zemsta musi się dopełnić. No stąd różni że Shang, że, Shank, że wróć, że Kratos nie miał na podłędzie u granatów, nie? No ale w sumie Kratos walczył z wszelakimi mitologicznymi stworami, że wrócić mito, mitologicznymi stworami wszelkiej maści. I ja do dyspozycji różne boskie moce, więc... Takie jakby granaty? <śmiech> Może... Boże, dlaczego ja w ogóle o tym atak zapominam, że to jest taki dobry atak... Choby tak, tak o, żeby wziąć, nie wiem, gróbkę, wskoczyć na typa, pyk! Przyszpilić jednego, ciąć go, ciąć, ciąć, ciąć! Mogę na, na, na... te też mogę skoczyć? Czy nie, te są chyba za zwinne. A nie, jednak nie są. Już to bije takie obrażenia z tego wyskoku. Znaczy wróć, ten wyskok bije takie obrażenia. Ja tak z, w ogóle z tego nie korzystam. Paniom dziękuję. I lecę dalej. Kurde, ale jak ktoś ma tu zakład pogrzebowy, no to naprawdę nieźle się obłowi, mi się wydaje. Ile sztangi już za sobą trupów zostawił? A mogę sprawdzić? Eee, 353 trupy pozostawiłem za sobą do tej pory. Jeden, drugi, 356. Ja jakikolwiek zakład pogrzebowy będzie ci się tu mieścił gdzieś w okolicy. No zarobią sobie. Ej, nie chciałem wziąć te granaty. Angelo, Nice tattoo you got there. And we met? Are you kidding me? We did a job together! Uh, tell me where to find Angelo. You know, you're kind of pushy considering you're in Venom territory. Does it look like I care? <laughs> you make a good point. How long has it been since you were in town? Like, six, seven years? What the hell have you been doing? Man, oh man, Cesar must be pissed. I mean, I heard you were gonna be Cesar's second. You could have had anything you wanted, man. The hottest chicks, the purest junk. I would have fucked an elephant if Cesar wanted me to. So Cesar promised me something once. I fear you doubt my loyalty. I pulled you from the dirt. I offered you what I would not give my own son. Look around you. This was all yours, and you piss on it. I mean no disrespect. You must kill her. Kill her? Prove that you are willing to belong to this family, the only family that matters. I will not let you down, Cesar. You, my friend, are a real piece of work. Angelo. Right. You should be in here. Hey, we're here. Send down the big boss. It's Mao We are in the candy room. You boys be safe and remember, no glove, no love. Den, wow, take. Słychać jakieś shotguny. Jezus Maria, jak co? I to jest człowiek? Jeszcze chyba w każdym bądź razie. Dobra, browar. Au! Dobra, nie, szybkie serie, szybkie serie. Ta, jeszcze brzuchem nie dziabni, pewnie. O! Yy, o no to pewnie tak średnio przyjemne. Ej, ale... Dobranie nie, stop, stop, stop, stop, stop. Może tutaj Uzi będzie dobre. Nie troszkę boli jak to oglądam. My żona tak średnio chyba dba o to kogo atakuje. Okay, tak, jeszcze z dwa takie ataki... <głos> jeszcze z jeden taki atak... No jeden atak i ja już to wygrywam... chyba że Granaby... Okej, okay, i dziękuję! O! O! O! o! yes! Panu dziękujemy. Big to jest broń teraz. się by nie być. ...powerful chains to mangle and choke your enemies. You move, hold back and attack while pounced on an enemy. Oh, I got a shit ton of trouble on my ass. Get the hell over here. Ah, uh, I'm just outside of karma. Ojojoj, oj, oj, no to dopiero się za broń ciężka. Dobra, ale chciałem zobaczyć ten nowy atak. Czyli tam było, że na pounce, czyli muszę skoczyć, tak? Nie, czyli chwyt. O kurde, mogę przydusić typa teraz! Yes. Żeby nie było, ja psy lubię, ale jak mówiłem, w tej grze one mnie grytują. Zejdź! Ja to mogę ciągnąć! O kurde! Czyli takiego grubego też grubego, no wiecie, tego większego. Też, też pewnie mogę tak przydusić dłużej. Mhm. W czymś takim to raczej nie, nie chciałby nikt dostać w prost facjapę. W sumie, pokaż mi teraz. Nie, nie, nie, nie, nie. A w sumie? A, nie mogę sprawdzić, szkoda. Okej, okay, i jeszcze jedna broń. Ciężka mi zostaje, czyli mam wszystkie bronie palne, czyli jest Uzi, jest shotgun i są rewolwery. A tu jeszcze. Pewnie katana jak tak patrzę po wyglądzie. Dobra, lecimy. Gonimy frajera. Co nas wystawił? Nie. Proszę mnie. Dobra, w sumie niech będzie. W nie, nie wiem tego, dlaczego mu te łańcuchy znikają jakby z rąk. To jest chyba najlepsze. Obrócić się nagle z tym gnatem, bo od razu wtedy dwie szybkie serie wskakują. No, no wiadomo o co chodzi. tym shotgun'em. Panu, na razie dziękujemy. Ej, ja zaraz tu zginę. A propos, że zaraz zginę, to właśnie zginąłem. Na szczęście nie niedaleko. Oj, to mógł być bardzo głupi pomysł. Zwłaszcza, że się tego psa jeszcze nie pozbyłem. Okej, okay, już się pozbyłem. Kolejny... Dobra, e, zmienię mi to. Tak, i mogę, jak naciskam wziągłej trójkąt, to mogę gościa przytrzymać. O, to się nazywa porządne... przyduszenie. <gryw> tak wiecie, tak pół żołkiem, y, pół serio, nie? Ten to się nie spodziewał. To było dość sugestywne. No, ten granasz się zmarnował. Powiedzmy, ale tak, jeszcze raz na górę. Ty a w sumie? Seriously? Seriously? Takiś cwany? Oj, oj oj, panie kolego! My to się chyba nie polubiliśmy właśnie. Oj, szank, tobie to chyba naprawdę życimy, co? O, to się nazywa faszerować ty łowien. Okej. Okay. Grenady. Okej, okay, może być. Do widzenia. No z panem też się żegnamy. Juhuu! <grymna> Czekaj! Grenad dałeś teraz? Czy dałeś? Dałaś gro? Juhuuu! Au! Jak właśnie są jakieś ptaki ciabnąłem Będziecie no mi przykro! Dobra, byle do przodu! To znaczy, się nie wiem, gdzie jest koniec etapu tak naprawdę, nie? W sensie na bank walka z tym... ...typeczkiem w... To sobie dobre pytanie w czym, bo ja nie wiem co to było. wygląda na jakiś... Yy... ...klub z dość ostrym BDSM. <śmiech> Czy znaczy, mogę w ogóle przestrzelić ten granat, jakby jak leci w powietrzu? tak nie bardzo. O dobra, jest na wreszcie u tego grenadiera. Au. Dobra, ziomeczku. Proszę tutaj ze mną. Mam tu dla Ciebie coś bardzo fajnego. Nazywa się łańcuchy. A patrzcie, jakie to jest w ogóle inspirowane. To pokazuje ba tym bardziej, że bo to... Nie wiem, czy pamięć nie dobrze to kojarzę, ale... W... Jeden ze scenarzystów do Gadowora dwójki! Jest też scenarzystą właśnie w Sęku i.. No czemu nie mogło tego wziąć? Ale chyba to jest dość wyraźnie pokazane, nie? Szank tak jak Kratos atakuje z łańcuchami na łapach. Tego że Kratos oczywiście tam się a ostrza. O. fucking manicure, where are you? O Jezus. tu wszystkich Niech sobie być kolonerem, który będzie musiał wyciągać ołów z ich Jezus. Może im odpuszczę. Albo ja, je. Dobra. O, tu jeszcze tych rozwaliło. Ale OP strasznie ta broń. A mogę też babkę? Mogę. No, przykro mi Destiny, ale... Kurde, i teraz co powiedzieć, no? Należało się chyba, chyba nie, to nie pasuje. Juhu! No, no bez jaj, co to miało być? No, także z panami się żegnamy. Szkoda mi tego tych dwóch granatów, które straciłem przez ten e, głupi upadek, no ale trudno się mówi. O, no brawo No stare, więcej takich głupich akcji Dobra. Blue. No kurde, już myślałem, że się uda. Na strzała typa zdjąć. Ej, czy to jest od początku? Serio? No kurde nie, byłem za, o milimetr za daleko, żeby ty po prostu zapalić i przerwać mu ten ostrzał. I akurat na pół godziny by się może skończyło. Dobra, pies out. Dobra, wymienić broń. Nie tą broń. Broń białą, niepalną. palną. Dobra, unik. Browar. Serio? Bo jak chcemy skakać to tylko i wyłącznie z łańcuchami mi się wydaje A jednak nie Ale chyba chwycić ich mogę tylko z łańcuchami, tak mi się wydaje. No, tniemy, tniemy. Ale jest mi ognia, jest grenadier, powiedzmy. Ile tu jest trupów. No. Jimmy. Nie falon na szczęście. Nie wasz się nawet tego podnosić. No. Błoń. Ja mam czas ja poczekam i browar i o i koi you i was this happening i knew could take out i think we should team up man with alcon really Czyste cięcie? On się nie wykrwawi, bo jednak nie. Myślał, że się wykrwawi w drodze, ale chyba nie. Nie? Dotarł typa. <laughs> heading this way dobra muszę tylko wyczyścić teraz żeby się zanim pożar Muszę szybko się pozbyć tych frajerów orzesz ty ty mnie chwycił Oj, pożałujesz tego ziomeczku, pożałujesz tego chultu, pożałujesz. Nasz się jest śrutny. Dobra, koniec? Koniec. Okej. Okay. Chyba będziemy gonili w kolejnym odcinku. Ja już ten kończę. Tam go troszkę przytnę przy tej nieudanej walce. Być może, też jestem pewien, czy na pewno to zrobię. Ale ja już kończę, ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, zagrajmy. W... A póki co, żegnam się z wami i do następnego razu. Cześć!